Witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli mnie słychać, to daj znać tutaj na czacie, żebym nie gadał nadaremno. Natomiast poruszę dzisiaj dwie kwestie, a mianowicie jedna to jest taka, że czasami badania za jazdę po alkoholu można przejść łatwo, miło i... Przyjemnie, wcale to nie oznacza, że trzeba się specjalnie przygotowywać. Po prostu idziesz, no i zdajesz, prawda? I zacznę tutaj właśnie od komentarza, który dostałem. Też miałem zabrane prawo jazdy na 3 lata. Po połowie kary napisałem pismo do sądu z prośbą o skrócenie kary. Dostałem wezwanie na sprawę. Sprawa trwała 10 minut. Karę mi anulowali, to bez żadnej blokady alkoholowej, czy jak to tam się nazywa. Po prostu koniec kary i już badania lekarskie, psychotechnikę zrobiłem bez żadnego problemu. Wracając z tych badań, od razu zajechałem, żeby zrobić profil kierowcy. Zaraz na drugi dzień wykupiłem egzamin na prawo jazdy i w ciągu półtora tygodnia zdałem prawo jazdy. Kurs reedukacyjny zrobiłem wcześniej online, wygodnie, komfortowo, bez wychodzenia z domu. No, nie wiem, jakim trzeba być wrakiem człowieka, żeby tych badań nie przejść, prawda? I problem tutaj, oczywiście cieszę się, że ta osoba, ten kierowca zdał, że było wszystko fajnie, miło, przyjemnie, tylko ta osoba nie za bardzo rozumie, że ona jest tutaj raczej wyjątkiem od jakiejś reguły, prawda, że większość osób, szczególnie w niektórych WOMPach na Zagłębiu, prawda, nie mówię, że na Śląsku, bo Śląsk to, to nie jest Zagłębie, no troszeczkę ma więcej problemów z przejściem tych badań. W zasadzie to, co relacjonuje, to nie są jakieś moje wymysły, a są to po prostu opisy ludzi, którzy mają jednak jakiś problem z przejściem tych badań. Tutaj ten pan nie pisze, czy, czy wziął prawnika, prawda, czy y, jakie były koszty tego wszystkiego. Sprawa trwa 10 minut. No, jeżeli jest dobry prawnik, to też miałem sprawę o podział jakiegoś majątku w zasadzie scalenie pewnego majątku sprawa trwa 10 minut, prawda? Jak prawnik wszystko dobrze przygotował, natomiast yy, yy, skrócenie kary po połowie kary to każdy bardziej zatwardziały przestępca wie, że to jest tak zwana połówka, prawda? Że wtedy jak wyciągnąłeś wnioski, jak nic nie narozrabiałeś, jak. Wszystko jest fajnie, miło i przyjemnie, to warto do jakiegoś tam sądu napisać i jak się sąd ulituje, to, to po prostu cię puści, prawda? Natomiast tutaj dobrze Przemek że miałem zabrane prawko na 4 lata poszedłem do WOMP podbili na 15. Także w zasadzie potwierdzasz ten wyjątek prawda że nie piłem 2 lata w Krakowie nie piłem 2 lata przed prawda. To przemek tylko powiedz na ile lat zabrali Ci to prawko, czy to było wykroczenie, czy to było no nazwijmy już to przestępstwo, czyli do, czy do 0,5 promila czy powyżej 0,5, możesz tam dwa zdania napisać, jak w tym wąpie nieszczęsnym było, prawda? Także mówię, co WOMP to obyczaj. Ja jestem jakoś tak z tej szkoły, z tej szkoły że wolę się tam do jakichś takich nieszczęśliwych spraw przygotować i jeżeli w tym, mimo wszystko wyjdzie wtedy łatwo, miło i przyjemnie, to, to się cieszę, prawda? To się cieszę, że, że się udało, prawda? Natomiast Przemek, jeżeli nie piłeś dwa lata, no to poszedłeś po prostu czysty. Zabrali na cztery lata z kolizją, no to dość, dość grubo, prawda? Powiedz mi tylko jeszcze, czy, czy też załatwiłeś sobie może tą połówkę, prawda? czyli podejście zrobiłeś po dwóch, Latach. Natomiast mówię, jeżeli ci w wąpie podbili na lat 15, to znaczy, że byłeś po prostu zdrowy chłop, nie było tam żadnych jakichś odchyleń z ciśnieniem, nie było odchyleń z cukrem czy tam z jakimiś innymi rzeczami. Kara kończy się we wrześniu. No trochę, trochę długo, prawda? Trochę, trochę długo. Cztery lata to... No czyli tylko mogę ci porada jedna, że tak jak, tak jak z tamtym kolegą, prawda, zrobić kurs reedukacyjny, wykupić tam parę godzin jazdy, żebyś sobie przypomniał, jak się jeździ, tak jak na egzaminie, prawda, z usupewnieniem się tam ze wszystkim. Tylko życzę ci jak, jak najlepiej, prawda. Z cukrem miałem problemy 116, ale to w sensie takim, że... Ten z wąpu kazał ci zrobić drugi raz cukier, czy miałeś ten cukier wcześniej 116, a już do womp poszedłeś z normalnym cukrem. Dokładnie, no. Doniosłem badania do rodzinnego, że zawsze miałem niższe, prawda. No, no to pomaga, prawda. Każda dokumentacja jakaś taka od lekarzy rodzinnych, że coś zrobiłeś ze swoim życiem, że się starasz, że jesteś pod jakimś nadzorem. Czasami cukier 116 po prostu zapomnisz, pójdziesz do laboratorium, wypijesz kawę jakąś tam, czy energetyka słodzonego, prawda, no i cukier idzie do góry. Jeżeli któryś z Was ma jeszcze pytania odnośnie tego przypadku, czyli łatwego, miłego, fajnego przejścia w WOMP-ie, nie tylko w Krakowie, to... Weź tam, napisz jeszcze na czacie, jeżeli już oglądasz w powtórce, to już możesz to zrobić tutaj pod tym wideo. Co jeżeli mam cukrzycę? Teraz pytanie jest tą cukrzycą, czy masz pierwszy stopień, znaczy tak, pierwsze pytanie, ile masz lat, czy to jest pierwszy stopień? Czyli cukrzyca na insulinie, czy to jest drugi stopień i jaka, jaka kategoria prawa jazdy, prawda? Jak mi udzielisz te informacje tutaj na tym czacie, to ja ci powiem, jak ewentualnie mogą mogą mogą ci pomóc, mogę ci pomóc, prawda? Przemek. Najważniejsze, że poszło, czekam na koniec kary i pewnie prawko pójdzie po myśli, słucham pana regularnie, jest pan bardzo pomocny. No mówię, problem w tym wszystkim jest taki, że co WOMP, to obyczaj, co lekarz, to różnie może potraktować identyczny przypadek, prawda? Czyli tutaj kolega Przemek poszedł do womp po trzech latach po zdarzeniu. Przypuszczam, że jak była kolizja, jeszcze trzy lata temu, czy cztery, to jeszcze były stare mandaty, prawda, że nie skroili cię za bardzo. Rozumiem, jeszcze pytanie, czy tam był wmieszany alkohol, czy nie, prawda. Jak był wmieszany, to przypuszczam, że sam wiesz dobrze, ile tych kar różnych, różnorakich dostałeś, prawda, na fundusz taki, na fundusz sraki. Na funduszowaki, same badania yy, badania się, że tak powiem, za darmo też nie robi. No i tak to jest. Tomasz, to yy, kategoria BCDE, wiek 60 lat. No. Sprawa jest ciekawa, prawda, bo teraz pytanie, czy masz insulinę, czy nie masz insuliny. Czy masz insulinę, czy nie masz insuliny. 6 tysięcy złotych na fundusz, prawda, czyli, ale to jeszcze 6 tysięcy złotych przed trzech lat, to jest jak dzisiaj jakieś 10 tysięcy, prawda. Jeżeli bierzesz tylko, znaczy może inaczej, cokolwiek byś, panie Tomku, nie robił, to musisz pójść diabetologa. Do diabetologa, i diabetolog wystawi, powinien Ci wystawić kartę konsultacyjną diabetologiczną. Poczekaj, może znajdę to szybko w internecie. Także dajcie mi chwilę. Taką. Konsult... O, może inaczej. Karta konsultacyjna diabetologiczna, warto wpisać w Google. No i zobaczymy. Karta konsultacyjna diabetologiczna. O, tutaj jakieś. No i weźmy tutaj jakiś upload, zróbmy. No i, i ta karta mniej więcej tak wygląda, prawda? Ta karta tak wygląda, czyli warto pójść do diabetologa. Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i obu osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami. I no tutaj diabetolog musi ci wypełnić różne ciekawe rzeczy. Najważniejsza jest na samym końcu ocena zdolności do kierowania czy doprowadzenia pojazdów. Także. Bez tego dokumentu nie ma po prostu co do WOMP-u przychodzić, nie mówiąc o tym, że warto sobie ten cukier jakoś wyregulować. I lepiej przyjść z tą kartą już gotową, niż WOMP ma to sam stwierdzić i tą cukrzycę, bo wtedy jest tak zwana dupa zimna, czyli jeszcze raz, karta konsultacyjna diaboltologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Łatwo ją znaleźć w internecie, nawet przynieść temu diabetologowi. Tutaj są tabletki. Zasada jest taka, jeżeli są tabletki, to kategoria B jest maksymalnie bodajże na 5 lat. Natomiast kategoria CDE jest maksymalnie na 2. Chyba na 3 lata, nie chciałbym tu skłamać. Albo na 2,5 albo na 3. Chyba albo na 2,5 albo na 3 lata masz wyższe kategorie. I tutaj Przemek. Ma pan rację co do wąb, co do wąb, do obyczaj. Byłem przekonany, że dadzą na rok, a tutaj na 15 było nas czterech i trzy osoby oprócz mnie dostały na rok. Czyli może inaczej z tego widać, panie Przemku, że się pan przygotował jednak trochę do tych badań, bo jeżeli tamte trzy dostały na rok, ty czwarty dostałeś, no, normalny termin, powiedzmy, 15 lat, to coś z tymi ludźmi tam nie za bardzo było w porządku, prawda? Także tu podwójne podwójne gratulacje, prawda. Także no, no, ty, tyle tutaj, tyle tylko mogę w tym powiedzieć. Natomiast tutaj, panie Przemek, jeszcze raz, karta konsultacyjna diabetologiczna, pójść do diabetologa, jeżeli masz problemy z tą cukrzycą, że cukry są za wysokie, wyrównać, no i pójść przygotowanym, prawda, bo o ile młody człowiek, 20, 30, on jest zdrowy naturalnie, to proszę mi wierzyć, że już tak mężczyzna po 40 roku życia, 45, 50, to już się tam różne choróbska zaczynają, nadciśnienie. No i takie problemy bywają. Poroszę jeszcze drugi taki fajny problem. Ktoś mi tutaj ruszył, a mianowicie kobieta-pilot, tylko nie takiego tam pojazdu jak ten, tylko pilot zawodowy. No i ta pani po prostu ma taki problem, że... Córka, znaczy, jest pilotem liniowym, rocznik lata 90., początek lat 90., dwa lata lotów zawodowych. Natomiast w grudniu 2021 pojawił się drobny problem ze wzrokiem, a po dokładnych analizach okulistycznych i neurologicznych, w rezonans okazało się, że ma ogniska stwardnienia rozsianego. Od roku nie lata, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wie, czy można ją dopuścić do badania. Badanie szpiku przeszła w Czechach. Pani doktor powiedziała, że nie ma żadnych przeciwwskazań do pilotowania, jednak w Polsce musi być orzecznik medycyny lotniczej, który to zatwierdzi. Dowiedzieliśmy się, że w Polsce może latać pilot z padaczką, a nie ze sm -em. Nie jestem przekonany, że ten pilot z padaczką może latać. Są tam inne warunki, ale... Więc moje pytanie dla mnie więc bezcenne, czy może pan wystawić oczywiście po sprawdzeniu wszystkich badań, wyników, zaświadczenie, że córka może ponownie latać, wskazać nam drogę, jak to osiągnąć, prawda? I, i problem jest taki trochę inny, że no, niestety w przypadku takich chorób idących przewlekle, prawda, zaczynają się już jakieś zaburzenia wzroku. No, no życzę tej dziewczynie jak najdłuższego, że tak powiem, najdłuższej, najlepszej kondycji, najdłuższego życia, ale no z reguły to stwardnienie idzie w jakimś takim kierunku no, niezbyt korzystnym, prawda? Jest tylko kwestią czasu, ile to lat idzie. Jednych, że tak powiem, to oszczędza, drugich bierze szybciej, prawda? No i, i, i trudno się dziwić, że lekarze są tutaj bardzo esokuracyjni i jeszcze to badanie musi być zatwierdzone przez lekarza orzecznika y, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prawda? Czyli jeżeli byłyby jakieś tam bardzo mocne papiery od specjalistów, to być może dostałaby jakieś tam y, orzeczenie czy certyfikat na pierwszą klasę, całkiem prawdopodobne jest, że byłoby skrócenie, skrócenie terminu ważności, czyli to, jak miałaby na rok, to dostałaby, powiedzmy, na pół roku. Lot tylko z drugim pilotem, prawda, to jest takie ograniczenie OML, Czyli only multipilot. Monty Python, prawda? Ale żartuję. Only multipilot. Yy. Only multipilot. I co tam jeszcze? No i nadzór jakiś. Cały czas po prostu. Kolejne badania z. Po kontroli neurologicznej, prawda? Natomiast trudno coś tutaj powiedzieć tak na podstawie samej opinii, że tak powiem tej osoby, która mi coś napisała, jaki byłby rezultat, czy pozytywny, czy negatywny. Przemek. Byłem na kursie reedukacyjnym, byłem w szoku, jaką grupę po alkoholu organizują miesiąc, około 30 osób. No. Jak to mówią, no, wódka jest dla ludzi, ale czasami wyrządza więcej nieszczęścia niż się wydaje, prawda? Ja w tej chwili mam mniejszy problem, przynajmniej z dwóch powodów. A pierwsze to jest, pierwszy to jest taki powód, że jestem szczęśliwym szczęśliwym posiadaczem, szczęśliwym tatą, yy, że tak powiem, dwójki dzieci, prawda? Jedno, jedno ma... Jedno ma latek, yy, trzy... Drugie dziecko ma lat yy, trzy miesiące, prawda? raz pokażę wszystkim. I tak szczerze mówiąc, nie za bardzo mam czas. Yy, nie za bardzo mam czas. O, nie za bardzo mam czas się zajmować. O, już moment. Tylko jeszcze pokażę Wam tutaj. Nie za bardzo mam czas zajmować się piciem alkoholu, prawda, czyli Praktycznie większość mojego wolnego czasu polega na tym, że muszę się z tymi dwoma smykami bawić, a oni tatusiowi, jak już tatu, tatusia dorwą, to nie przepuszczą, prawda. I w tym momencie jakieś takie picie to, to nie wchodzi w rachubę, nawet weekendowe jak teraz. I druga sprawa jest taka, że. Do pracy mam w tej chwili 100 metrów, prawda? Z domu do pracy mam 100 metrów, do mojej przychodni. No i samochód, że tak powiem, nawet się nie amortyzuje jakoś tam sen sensownie. Natomiast yy, jeżeli już, już będę w zasadzie kończył. Jeżeli jeszcze cokolwiek masz do zapytania, zrób to już na ostatnią chwilę tam na czacie. Myślę, że myślę, że 40 minut to jest akuratnie taka jakaś jedna godzina lekcyjna. I jeżeli ktoś coś chce jeszcze mnie zapytać bezpośrednio, to ma taką okazję, Pana. prawda? Czyli odpowiem zarówno odnośnie badań lotniczych... Tutaj ładne dziewczyny, prawda? Pa, o, patrzę jak ta pani manewruje tym drążkiem, to aż serce się cieszy, prawda? Że widać, że ma spore doświadczenie w lotnictwie. Ta znowu bardzo ładnie się tak jakoś przygląda. Przygląda się w niebo, gdzie pewnie zaraz poleci. A to moje smyki, prawda, moje dwa smyki, a to jestem ja. Także ostatnia szansa, widzę, że pytań nie ma, także yy, trzymaj się do następnego razu. Jak oglądasz w powtórce, to zapytanie w powtórce. Mniej więcej do dwóch do dwóch dni po transmisji jeszcze jakieś tam odpowiedzi udzielam, chyba że ktoś udzieli wyjątkowo ciekawej yy, odpowiedzi, prawda? Czyli Przemek tutaj reasumuje. Generalnie nie ma co się bać w pod jednym warunkiem, że pójdziesz trochę przygotowany, prawda? Niestety, jak zobaczą pana tam trzęsącego się, widać, że wczorajszego czy coś, to tak litości za bardzo nie ma. Także trzymajcie się, trzymaj się. Cześć. Do następnego razu.